PEDAŁ! Lesba! Babo, chłop! bo uciąć! Zerżnąłbym go, to by zmądrzał. Jesteś piękną konwalią, jesteś cudnym rozmarynem, jesteś pojebany. Hejt, stop!